Warto powiedzieć kilka słów na temat katalogów. Jak już mówiliśmy, systemy uniksowe posiadają drzewiastą strukturę katalogów, zaczynającą się od ukośnika. Nie mamy tutaj pojęcia osobnych dysków, na których są pliki, natomiast poszczególne zasoby dyskowe, systemy plików są montowane, czyli podłączane do drzewa, w katalogach tej struktury. Oczywiście główny katalog, oznaczany ukośnikiem, też jest zamontowany z jakiegoś systemu plików na jakimś urządzeniu. Struktura ta jest też trochę ustandaryzowana i, na przykład, w głównym katalogu mamy katalogi BIN i SBIN, które zawierają programy wykonywalne. W BIN są to programy ogólnego użytkowania, a w SBIN są to programy przeznaczone raczej dla administratora systemu. Mamy katalog LIB, lub nawet kilka podobnych katalogów, które zawierają biblioteki. Trochę analogiczne drzewo mamy w katalogu USR, gdzie również mamy BIN, SBIN, LIB i kilka innych katalogów. Klasyczny podział jest taki, że w tych katalogach bezpośrednio w katalogu głównym znajdują się programy i biblioteki niezbędne do uruchomienia systemu. Natomiast w USR są programy i narzędzia oraz biblioteki niebędące niezbędnymi do uruchomienia systemu, dzięki czemu katalog USR może być montowany po uruchomieniu systemu i wtedy one stają się dostępne. Idea ta wynikała z tego, że dawniej, kiedy przestrzeń dyskowa była droga, to katalog USR często był współdzielony przez wiele komputerów. Z ważniejszych podkatalogów USR należy wspomnieć o share, przeznaczonym na dane programów nie będące bibliotekami takie jak dokumentacja, czcionki, ikony i tym podobne, oraz local, przeznaczony na programy, biblioteki i tak dalej instalowane lokalnie, czyli nie pochodzące z repozytoriów danej dystrybucji. Innym takim podkatalogiem USR jest include przeznaczony na pliki nagłówkowe C i C++. Język C jest dość mocno związany z Unixami i Unixy z C, więc będzie się to nam trochę przenikało. Język C ma też spore znaczenie systemowe w Unixach, czego objawem są na przykład właśnie dedykowane jemu katalogi na dość wysokim poziomie struktury. Wracając do katalogu głównego mamy tam też katalog ETC zawierający ogólnosystemowe pliki konfiguracyjne, w katalogu VAR mamy dane programów i usług takie jak np. kolejka poczty, harmonogramy, bazy danych i tym podobne rzeczy, które nie są danymi użytkownika, a raczej danymi jakiejś aplikacji np. bazy danych. W katalogu HOME mamy katalogi domowe użytkowników, wyjątkiem tutaj typowo jest root, który ma katalog domowy na poziomie korzenia systemu plików. Wynika to również z tego względu, żeby był on dostępny nawet jeżeli Home nie jest zamontowany, ponieważ katalog Home często jest trzymany na innym systemie plików albo nawet montowany zdalnie z innej maszyny, po to aby zapewnić wspólny katalog domowy na wielu różnych komputerach. Mamy także katalog TMP zawierające pliki tymczasowe, niekiedy jest on nawet na TMPFS, czyli nie jest umieszczony na dysku twardym, a w pamięci operacyjnej. W Linuxach podobne przeznaczenie ma katalog RUN, przechowujący także dane tymczasowe, ale są to dane działających usług takie jak numery identyfikujące procesy, pliki blokad i tym podobne rzeczy. Katalog dev zawiera pliki reprezentujące urządzenia, w Linuxie podobną funkcję pełni też po części katalog SYS, który zawiera informacje i ustawienia dotyczące urządzeń, Zasadnicza różnica jest taka, że w DEW znajdują się pliki urządzeń używane w operacjach na nich, a w SYS pliki reprezentujące konfigurację tych urządzeń. Innym katalogiem, który zawiera ustawienia konfiguracyjne w przypadku Linuxa jest katalog PROC, który oprócz tego, tak jak na każdym systemie uniksowym, zawiera też podkatalogi o numerycznych nazwach związane z działającymi w systemie procesami.